Kontrabanda, Miszka, driver, torbę trzyma, piękna Anka Hanka piękna trzyma torbę, driver, Misza, kontrabanda Anka wierna, Hanka gwiazda, banda fajna, Magda zgrabna Magda zwinna, banda gracja, Hanka szybka, Anka z miasta tak tak, jak narka z rękawa, pan relaks sumowy, Jak już widzisz sposób na promocji, mam tu hardkorowy Latam sprzętem od lat paru, ciągle świeży, ciągle nowy Cena u mnie się nie zmienia próbki, schemat tam darmowy Emil, Michał, Jan, Jezus tam, to imiona, nazwiska trzymam Tworzy wciąż nagrywam sam, olać przypał, złap ten stan Równy jestem ja, to równe, moje ziomki tombaj nie nam nie jestem pazera, kroję równowagi stan Potem daję wam, nieraz krzycząc Nieraz w bukach. Nikt mnie tu nie szuka jak nie drapą Lecz to wątpię, życie zmienię jak u Dile, relaksu na każdy go oszuka. Złap ten stan, mam hardkorowy, Olać biedę jaka suka, prawda? Taka złap za rękę, na śwsków lub tobie, trapka jest i koka, pijąc w roni himach. Duża sztuka, kombajniejszy, ciągle nowy. Goni ode a po fukach, bidal czaska, mogar, warto jest wesowy Pływać sztuka kurzyć użyć gloka, dam schemat darmowy. Wam żulano wodę, kukurydzę, a w niej hejzary. Z metra cięta jest ta muka, nieraz mała, nieraz duża sztuka. Nieważne czy ty jest czy mało lat, i za Tobą jest nauka, monitoring, ogarnięty, czajz, łapy, czyli ala jak złapią zagraby Ewentual se poczekam w czapce książki, paczki, olać biedę Każdy tu zadowolony, roszczym jak tego nie odtak Nie oszukam ciebie, uwierz, ufam tobie, lubię źródła wody, smak, kocham ciebie i posłuchaj Ajre! Dragi moim życiem, prawda taka, bierz co chcesz i serca Dodam tobie, złota trawka jest i koka Sama wie, że dysponuje duża ilość To i wartość jest wysoka Wierzę w miłość Boga, z nadzieją użyj Majka Glocka Dealer, relaksu, na struta, każdy go oszuka Złap ten stan, mam hardkorowy, olać biedę jaka suka Prawda taka, złap za rękę, w luku jak tobie, trawka jest i koka, pijąc zdrowa roni, himach Duża sztuka, kombajn niż, ciągle nowy Goni ode, a po fukach, gila czaskam Ogar, warto jest wesoły Pływać sztuka, kurzyć gloka, dam schemat darmowy Wam żulano wody, kukurydzy, a w nich hejzary Woży po 50 gramów, luzem czy na ścisku towar Wiozę się przez miasto samochodem, autobanem, pijąc browar Wielki joma, blachy dealer, ja na centrum, dila czaska, mogę Lubię lansik, muszę wydać hajs, kukurydza, nie hej za ar Często natrąbiony śmigam samochodem w lukach, mini łukach ja rany podkręcać kobiety, mówiąc o nich och jak Sprzyja mić panie syntezy ADHD Ajre! Zejście jak faza po fukach, bezpieczeństwo najważniejsze staram się nie pływać w sztukach U mnie rok, amfa, kibą kwas, eks, synteza, rzęszeń i lakoka Jak nie mam od ręki to za rękę zaprowadzę cię do shopa Dile relaksu tak każdy go oszuka, złap ten stan, mam hardkorowy, olać biedę jaka suka, prawda taka, zła za rękę, naś nice, skublu, kukach tobie, trapka jest i kokak pijąc rowar himach, duża sztuka, kombaj niż, ciągle nowy, goni jodę, a po fukach dila czaskam, ogar warto, jest wesoły pływać sztuka kurzyć użyć goka, dam schemat darmowy, wam żulano wodę, kukurydzę, a w nich hejzary. Kontrabanda, Michał, driver, torbę trzyma piękna Wanda Magda piękna trzyma torbę, driver, majki, kontrabanda